Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i to wideo przeznaczone jest dla Ciebie jak jesteś pracownikiem offshore'owym lub na farmie wiatrowej, lub jesteś kandydatem na takiego pracownika i potrzebujesz pilnie wykonać Chester Step oraz tak zwany Shoulder Measurement, czyli pomiar ramion, pomiar szerokości ramion. Ostatnio ceny ropy wzrosły i zacząłem dostawać wyjątkowo wiele zapytań o ten test wysiłkowy, jaki pomiar ramion na brytyjski sektor offshore'owy. No i oczywiście jestem człowiekiem czynu, postanowiłem coś z tym zrobić. I ściągnąłem już z Wielkiej Brytanii sprzęt potrzebny do wykonywania tego Chester Stepa. No, jak i dzięki współpracy z firmą Vulkan ze Szczecina, Załapałem się na kurs pomiaru ramion. Mam nadzieję, że do wideo już oglądasz, jak jestem y, absolwentem tego kursu. Natomiast, jeżeli chcesz ode mnie nieco więcej informacji, skontaktuj się ze mną mailowo. Tutaj gdzieś mail będzie po prawej lub lewej stronie. Możesz też skontaktować się telefonicznie. Y, telefon będzie w opisie do tego wideo pomimo tego, że mam sporo pracy związanej z badaniami offshore'owymi, na pewno znajdę chwilkę czasu, aby Ci wyjaśnić, o co w tym wszystkim chodzi. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia lekarz uprawniony do wystawiania y, zarówno norweskich, jak i brytyjskich y, świadectw offshore'owych. Natomiast, jeżeli masz jakiekolwiek inne zapytania, nie tylko odnośnie Chester Step, pomiaru ramion, ale również odnośnie tych certyfikatów, zakresów badań, to zrób to w komentarzu do tego wideo. Na pewno znajdę chwilę czasu, aby odpowiedzieć.